W tej prezentacji chciałbym omówić czworokąty. Jak nazwa wskazuje, a zwłaszcza jej początek czworo, są to figury płaskie posiadające cztery kąty, a zatem również cztery boki, z którego to względu nazywa się je także czworobokami. Mają one także cztery wierzchołki: na przykład raz, dwa, trzy, cztery. Oto czworokąt. Ostatnia linia też jest prosta. Raz, dwa, trzy, cztery. To też czworokąt. Raz, dwa, trzy, cztery. To wszystko czworokąty. Wszystkie mają cztery boki, cztery wierzchołki i cztery kąty. Powiększę trochę ten środkowy, bo jest ciekawy. Mamy jeden kąt, drugi, trzeci i czwarty bardzo szeroki. Zaznaczyłem wewnętrzne kąty tej figury. Jak się pewnie domyślacie, czworokąty są sklasyfikowane w wielu podgrupach zależnie od ich właściwości. Podstawowy podział wyróżnia czworokąty wklęsłe i czworokąty wypukłe. Wklęsłe… i wypukłe. Czworokąt wklęsły, a właściwie dowolny wielokąt wklęsły wygląda tak, jakby ktoś go wgniótł. Na przykład… To jest czworokąt wklęsły. Z jednej strony jest jakby wgnieciony. Definicja czworokąta wklęsłego narysuję większy przykład. To jest czworokąt klęsły. Mówi, że posiada on kąt wewnętrzny większy niż 180 stopni. W tej figurze jest to ten kąt. Ma więcej niż 180 stopni. Można dość łatwo udowodnić, być może to zrobię: że jeśli w czworokącie jeden kąt jest większy niż 180 stopni, to nie może on mieć równoległych boków. Drugi typ czworokątów to taki, w którym wszystkie kąty są mniejsze niż 180 stopni. A co gdyby kąt był równy 180 stopni? Wtedy nie byłyby to dwa boki, tylko jeden i mielibyśmy trójkąt. Gdy wszystkie kąty są mniejsze niż 180 stopni, Mamy do czynienia z czworokątem wypukłym. Przykładami czworokąta wypukłego są te dwie figury. To jest czworokąt wypukły. Niech będzie taki. Cztery wierzchołki, cztery boki i cztery kąty. Czworokąty wypukłe dzielą się na dalsze podtypy. Skupimy się teraz wyłącznie na czworokątach wypukłych. Jednym z typów czworokąta wypukłego jest trapezoid. Trapezoid jest ciekawy, bo w różnych krajach różnie się go definiuje. To, co w USA nazywa się trapezoidem, w innych krajach nazywa się trapezem. Trapez to czworokąt mający dwa boki równoległe. Na przykład dla Polaka to jest trapez, a dla Amerykanina trapezoid. Trapezoid dla Polaka to czworokąt wypukły. Ten bok jest równoległy do tego. Opiszę wierzchołki. A, B, C i D. Teraz można powiedzieć, że odcinek AB jest równoległy do odcinka DC. Ta cecha definiuje trapez. Jednak dalej definicja się rozmywa, bo według niektórych trapez ma dokładnie dwa boki równoległe, a według innych co najmniej dwa. Zastosujmy się do tej pierwszej definicji, według której trapez ma dokładnie dwa boki równoległe. Bo jeśli przyjmiemy szerszą definicję, co najmniej dwa boki równoległe, to także ta figura jest trapezem. Te boki są równoległe i te także. Co do tego mogą być wątpliwości, ale ta figura z pewnością jest trapezem ma jedną parę równoległych boków. Zależnie od definicji, to może być trapez albo nie. Jeśli uznamy, że mogą być tylko dwa równoległe boki, to nie jest trapez. Jeśli przyjmiemy szerszą definicję, to jest trapez. Dlatego postawiłem znak zapytania. Ale ta figura ma inną nazwę, niezależną od definicji trapezu. Czworokąt z dwiema parami równoległych boków to… równoległobok. To jest przykład równoległoboku. Strasznie trudno napisać tę nazwę po angielsku. Narysuję większy. To czworokąt posiadający dwie pary równoległych boków. Przeciwległe boki są równoległe. Ten jest równoległy do tego, a ten jest równoległy do tego. Równoległoboki też mają podgrupę. Jeśli wszystkie kąty równoległoboku są kątami prostymi, to mamy do czynienia z prostokątem. Narysuję jeden. Niech to będzie królestwo równoległoboków. Wszystkie figury wewnątrz to równoległoboki. To równoległobok, więc przeciwległe boki są równoległe, a dodatkowo ma wszystkie kąty proste. W jednej z poprzednich prezentacji udowodniłem, że suma kątów wewnętrznych we wszystkich czworokątach jest taka sama i wynosi 360 stopni. W tym szczególnym przypadku także. Ten szczególny przypadek nazywamy prostokątem. To równoległobok z czterema kątami prostymi. Może być też równoległobok, który nie ma kątów prostych ale ma za to wszystkie boki tej samej długości. Taką figurę nazywamy rąbem. Narysuję rąb. To równoległobok jest równoległy do tego, a ten do tego. Jeśli oprócz tego wszystkie boki mają tę samą długość ten jest równy temu, temu i temu, to mamy do czynienia z rąbem. Wszystkie rąby, równoległoboki i prostokąty są równoległobokami. Ale nie każdy równoległobok jest prostokątem i nie każdy jest rąbem. Istnieje jednak figura, która jest i prostokątem, i rąbem. Wyróżnijmy zbiór prostokątów. Niech to będzie taki obszar. Oraz zbiór rąbów, który ma taki obszar. Jaka figura będzie w części wspólnej? Musi mieć cztery kąty proste i boki równej długości. Wygląda tak. To równoległobok z kątami prostymi i bokami o jednakowej długości. To jedna z figur, które poznaje się najwcześniej. Kwadrat. Wszystkie kwadraty są rąbami i wszystkie są prostokątami. I oczywiście są też równoległobokami. Ale nie każdy prostokąt to kwadrat i nie każdy rąb to kwadrat. I na pewno nie każdy równoległobok to kwadrat. Ten nie jest ani prostokątem, ani rąbem, ani kwadratem. Wprowadziłem Was w tajniki klasyfikacji czworokątów. W następnych prezentacjach będę je po kolei przedstawiał i omawiał ich właściwości.